Wesołe miasteczka ładne i przytulne bywają. Du -du -du -du -du. Te duże zabawki bezpieczeństwem zapraszają. Du -du -du -du -du. Wesołe miasteczka, a lat, lubimy je. Du -du -du -du -du. Te duże zabawki przyciągają rodzinkę. Wesołe miasteczko przyjechało. Du -du -du -du -du. I od rana jest otwarte. Przyjrzymy się atrakcjom. I ocenimy, czy jest fajne. Bilety już wykupione. I po kolei wyruszamy. Pomysły zostaną ocenione. No to ostrożnie sprawdzimy zabawę. Du, du, du, du, du. Jest gabinet z krzywymi lustrami, du, du, du, du. a obok zdrowe jedzenie. Du, du, du. Klepiki z pamiątkami i drobiazgami i ostrożne ujeżdżanie bykale zabawkowe. Tu bezpieczna strzelnica z nagrodami, a obok małe samochody kablowo-prądowe. Tam ogród z karuzelami, a na fliperach stołowe i komputerowe gry. Wesołe miasteczka ładne i przytulne bywają. Du, du, du, du. Te duże zabawki bezpieczeństwem zapraszają. Du, du, du, du, du. Wesołe miasteczka ochot lubimy je. Du, du, du, du, du, du. Te duże zabawki przyciągają rodzinkę. Du, du, du, du, du. Trochę dalej zamek strachu, a obok pędzi górska kolej. It it. Dalej królewna wieży z piasku, it it. a tam są ludzie przy loterii fantowej. It it. Potem suchy basen stoi, it it it. a tam będzie w karuzeli latają. Crowd gigant na rękach i nogach chodzi I, trym, trym, trym, trym. i dobrą, bezpieczną zabawę ludzie mają. Trym, trym, trym lubi pobrać w karty a wróżka chętnie wróży z ręki można piłeczkami rzucać w ogóle na gronowe beczułki albo wykąpać pajaca i to powtórzyć wybić monetę swojego pomysłu albo narysować im szkice kolejnych zabaw na za miasteczko jest frajdą dla umysłu Du, du, du, du, du, du. Bezpieczeństwa wolności i wyobraźni. Du, du, du, du, du tak to była fajna zabawa du, du, du, du. i będziemy jeszcze raz du, du, du, du. przed nami wyjściowa brama du, du, du, du. jest 22 i do domu czas du, du, du, du. jesteśmy zadowoleni du, du, du, du. chociaż jeszcze by się chciało du, du, du, du. ale wkrótce powrócimy du, du, du. bo to i następce zrykamy się spodą Wesołe miasteczka ładne i przytulne Te duże zabawki bezpieczeństem zapraszają. Wesołe miasteczka ach, od lat lubimy je. Te duże zabawki przyciągają rodzinkę. doo